Przygotuj ciasto jak zawodowy piekarz. Tryb Interwał w Thermomixie jest idealny do wyrabiania ciasta na chleb, pizzę, briożkę. Nawet ciasto drożdżowe będzie miękkie i gładkie. Specjalnie wbudowany tryb wyrabiania ciasta Interwał spowoduje, że ciasto idealnie wyrośnie. Wyrabianie ciasta